Wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróż Kościoła, święty Michale o oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć. Powodowany potężnym wpływem Twoich modnych, licznymi Twoimi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża. W obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, wstaw się za mną do stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając w miłości Jego wolę. Niech razem z tobą wołam bez ustanku, którzy jak Bóg.